Lilie wodne w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jedne białe, drugie żółte, ale wszystkie bardzo ładne. Koniec czerwca 2013 roku. Różne ozdobne rośliny w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie. Dokładnie co to jest nie mam pojęcia, ale wyglądają one tak. Jak ktoś wie, zna się na kwiatach lepiej niż ja. Lepiej ode mnie. Zapraszam oczywiście do komentarzy. Jest koniec czerwca 2013 roku. Warszawa Ogród Botaniczny A tutaj inne ciekawe kwiaty Ogrodu Botanicznego w Warszawie Ogrodu Botanicznego Uniwersyte Uniwersytetu Warszawskiego Jakieś ciekawe, żółte kwiatki A tutaj ciekawe, czerwone Te takie liliowe kwiatuszki otworzyły się właśnie pszczółki czy trzmiele ciężko pracują jest środek lata 2013 a w zasadzie koniec czerwca Podobne kwiatki kiedyś miałem na ogrodzie. Co to jest? Liliowiec. I to pewnie też liliowiec.